Kiedyś ludzie często mówili mi, jak mam myśleć. To odbierało mi pewność siebie. Nie do końca wiedziałem, co chcę robić w życiu. Wiedziałem, że lubię pisać. Pochodzę ze wsi. Moja rodzina podróżowała głównie po Polsce. Pierwszą podróż zagraniczną odbyłam mając 18 lat. Na studiach zauważyłam ile tracę, kiedy nie walczę o swoje zdanie. To na studiach poznałem ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. Nauczyłem się, jak budować markę osobistą oraz jak tworzyć wideo. Wiedziałam, że chcę mieć zawód, który da mi poczucie wolności. Dlaczego to robię? Jestem dumna, kiedy pod wpływem moich artykułów dziewczyny zdobywają się na odwagę, by walczyć o swoje. Lubię jeść. Dlatego założyłem kanał na YouTubie, na którym pokazuję restauracje w Polsce i na świecie. Mogę robić to, co lubię i jednocześnie zarabiać. Studia nauczyły mnie, żeby nie powielać schematów i rozwijać w sobie to, co wyjątkowe. Odnalazłam siłę, którą można poczuć w każdym publikowanym przeze mnie słowie. To moja pasja sprawia, że jestem tym, kim jestem. Dziś wiem. Aby odkryć siebie, nie muszę wyjeżdżać na koniec świata. Wyższe szkoły bankowe. Studia. Czas na odkrycie siebie.